Już dość długo analizujemy te sześć scenariuszy. Leżą dokładnie na krzywej możliwości produkcyjnych, co znaczy, że w każdym z nich uzyskujemy stuprocentową wydajność. Dotyczy to nie tylko tych scenariuszy, ale wszystkich punktów krzywej. W jej punktach jest osiągnięta efektywność produkcyjna. Zrobię trochę miejsca po prawej. Efektywność produkcyjna, efektywność produkcyjna. Można to rozumieć tak, że jeśli jesteśmy w dowolnym punkcie tej krzywej i chcemy zwiększyć jedną rzecz, to musimy zmniejszyć drugą. Na przykład, jeśli w punkcie C chcemy więcej królików, nawet tylko jednego królika, to musimy zrezygnować z części jagód. Albo jeśli w punkcie C chcemy więcej jagód, to musimy zmniejszyć liczbę łowionych królików. Tak jest w każdym punkcie krzywej możliwości produkcyjnych. Natomiast punkt leżący tutaj, zmienię kolor, niech będzie ten punkt. Tu nie jest osiągnięta efektywność produkcyjna, bo możesz łowić więcej królików, nie rezygnując z żadnych jagód. Aż do scenariusza B. Albo możesz zbierać więcej jagód, nie rezygnując z królików, aż do scenariusza D. Ten scenariusz jest nieefektywny. Nieefektywny. Natomiast te scenariusze są dobre. W tych przypadkach osiągnęliśmy efektywność. Ale który z nich wybrać? W który sposób rozdysponować nasz czas? Dlatego w tym odcinku powiem o efektywności alokacyjnej. Efektywność alokacyjna. Jest to rzecz dość subiektywna, zależna od naszych preferencji jako łowcy zbieracza, ale przynajmniej pozwala ustalić co najlepiej odpowiada naszym potrzebom. Zanim przejdę dalej, wróćmy do odcinka, w którym mówiłem o koszcie krańcowym kolejnych królików, o koszcie alternatywnym kolejnych królików, a koszt alternatywny zmiany o jedną jednostkę to koszt krańcowy. Wypiszmy te scenariusze. Wypiszmy scenariusze. Napiszę skrótem scen. A teraz ustalmy koszt krańcowy kolejnego królika. Narysuję króliczka. Koszt jednego królika więcej, wyrażony w jagodach. W jagodach. Najpierw scenariusz F. Powtarzam poprzedni odcinek. Jeśli będąc w scenariuszu F, postanowimy łowić jednego dodatkowego królika, to będziemy musieli zrezygnować z 20 jagód. Scenariusz E. Jeśli będąc w scenariuszu E zechcemy jeszcze jednego królika, to będziemy musieli zrezygnować z 40 jagód. Więc koszt krańcowy… Koszt krańcowy tej jednej… Wciąż chcę mówić wiewiórki. Jednego królika to 40 jagód. Scenariusz D. Zachęcam, żebyście włączyli pauzę i zrobili to sami. Scenariusz D. Koszt dodatkowego królika to teraz już 60 jagód. 60 jagód. Przejdźmy do scenariusza C. Koszt wynosi teraz 80 jagód. Scenariusz C, koszt 80 jagód. Wreszcie scenariusz B. Będąc w scenariuszu B, koszt kolejnego królika to Musimy zrezygnować ze 100 ze 100 jagód. Nie będę wchodził w scenariusz A. W nim nie można mieć więcej królików, bo nie ma już z czego rezygnować to wszystkie możliwe scenariusze i ich koszty krańcowe. Zróbmy z nich wykres. Niech będzie tutaj. To się przyda. Narysujmy… jedną oś tutaj. Mamy jedną oś… I jest to… niech będzie oś scenariuszy. Więc… w tej samej kolejności… Tu niech będzie scenariusz F. Scenariusz E… Teraz w jednym kolorze. Scenariusz D, scenariusz C i scenariusz B. A może… zróbmy to tak. Rozważmy to według liczby łowionych wiewiórek. Czyli tu będzie liczba wiewiórek. W scenariuszu F, jak pamiętamy, w scenariuszu F… tu nie wiewiórek, królików. W scenariuszu F mamy 0 królików. Scenariusz F – 0 królików. 0, 1, 2, 3, 4 i 5. Więc to jest liczba królików, nie wiewiórek, średnia liczba królików, które jesteśmy w stanie złowić dziennie, natomiast ośpionowa, teraz niech będzie tu koszt krańcowy. Koszt krańcowy w jagodach. Koszt krańcowy w jagodach. Zmienia się od 20 do 100, więc niech tu będzie 20, 40, 60, 80 i 100. W scenariuszu F mamy 0 królików, a koszt krańcowy złowienia… Koszt złowienia kolejnego królika to 20 jagód. To scenariusz F. Teraz scenariusz E. To ten, w którym mamy już jednego królika i rozważamy koszt krańcowy złowienia kolejnego. To scenariusz E. Scenariusz E. Jest tutaj. Scenariusz D. Koszt krańcowy 60. Mamy już dwa króliki i myślimy o trzecim. To scenariusz D. Scenariusz C. Scenariusz C. Mamy już trzy króliki i myślimy o czwartym. To scenariusz C. I wreszcie scenariusz B. Mamy już cztery króliki i myślimy o złowieniu piątego, lecz aby to zrobić, musielibyśmy wyrzec się 100 jagód. Czyli wszystkich za piątego królika. To scenariusz B. Naniosłem koszty krańcowe na wykres. Te punkty wyznaczają nam krzywą kosztów krańcowych. To koszty krańcowe w funkcji liczby łowionych królików. Połączmy te kropki. W naszym przykładzie wygląda to na prostą. Nie zawsze tak jest, ale na wielu kursach dla początkujących przyjmuje się, że to prosta. Narysujmy więc tu linię prostą. To nasz koszt krańcowy w funkcji liczby królików, które łowimy. Chyba powinienem narysować tę oś w innym miejscu. Skopiuję i wkleję. Wytnę ją i wkleję, bo powinna znajdować się na zerze osi poziomej, dokładnie tutaj. Zignoruję tę małą kreskę. Koszt krańcowy w funkcji liczby królików. Wciąż nie wiemy, który scenariusz wybrać. Dla tych rozważań chciałbym wprowadzić pojęcie korzyści krańcowej. Korzyść krańcowa. Napiszę w skrócie. Korzyść krańcowa. Korzyść krańcowa z jednego… Kolejnego królika. I tak jak koszt? Wyraźmy ją w jagodach. Korzyść krańcową interpretuje się tak. Jesteś łowcą, zbieraczem i siedzisz w którymś z tych scenariuszy, zastanawiając się, ile zapłacę w sklepie załóżmy, że taki sklep istnieje ile jagód zapłacę w sklepie sprzedającym wyłącznie króliki za jagody? Ile jagód zapłacę w nim za dodatkowego królika? Zakładając, że nie widziałem tego. Powiedzmy, że jesteśmy w scenariuszu F, który leży tutaj. Nie mamy królików. Ile bylibyśmy skłonni zapłacić? Nie mamy królików, mamy jednak tonę jagód. Scenariusz F. 0 królików i 300 jagód. Mamy dużo jagód i 0 królików, więc myślimy… Chciałbym zjeść królika, mam mnóstwo jagód, więc byłbym gotów dużo za niego zapłacić, nawet 100 jagód bylibyśmy gotowi zapłacić w tym hipotetycznym sklepie 100 jagód za jednego królika. Teraz przesiądźmy się do scenariusza E. Ile w scenariuszu E bylibyśmy gotowi zapłacić w tym sklepie? Mamy już jednego królika i nieco mniej jagód, więc mniej leci nam ślinka i mniej chętnie oddamy jagody. Teraz nie dalibyśmy tylu jagód za jednego królika. Dalibyśmy najwyżej 80 jagód. Przejdźmy do scenariusza D. Mamy dwa króliki i jeszcze mniej jagód, więc za kolejnego dalibyśmy jeszcze mniej. Moglibyśmy go kupić za tyle. Taka cena wynika z naszych preferencji. Przejdźmy do scenariusza C. To wartość subiektywna, trudno ją zmierzyć, bo wynika z preferencji naszego łowcy-zbieracza. Scenariusz C. Mamy jeszcze więcej złowionych królików i jeszcze mniej zebranych jagód, więc zapłacimy mniej. I wreszcie scenariusz B. Mamy wiele królików i bardzo mało jagód, więc jesteśmy gotowi zapłacić bardzo niewiele za dodatkowego królika. Nanieśmy na wykres te korzyści krańcowe w funkcji liczby królików. Najpierw scenariusz F. Korzyść krańcowa w tym skrajnym przypadku wynosi 100… W scenariuszu E korzyść krańcowa, czyli cena, jaką byliśmy skłonni zapłacić, to 80 jagód. W scenariuszu D to 60 jagód, w scenariuszu C to 40 jagód. Scenariusz C jest… tutaj. W scenariuszu C to 40 jagód, a w scenariuszu B to 20 jagód. 20 jagód. W scenariuszu B to 20 jagód. Teraz mamy tu i koszty krańcowe, i korzyści krańcowe wyrażone w jagodach. Krzywa korzyści krańcowych… Znów załóżmy, że to linia prosta. Wygląda tak. Zatem to jest krzywa korzyści krańcowych w funkcji liczby posiadanych królików, a to jest koszt krańcowy w funkcji liczby posiadanych królików. Korzyść dla scenariusza E jest tutaj, dla scenariusza D jest tutaj, dla scenariusza C jest tutaj, a tu jest korzyść krańcowa dla scenariusza B. Co powinienem wybrać? Jeśli takie mam preferencje, co powinienem zrobić? Jestem tu, w scenariuszu F, bez królików i wiem, że próba złowienia jednego królika będzie mnie kosztowała 20 królików, ale byłbym gotów kupić go za nawet 100. Przepraszam, będzie mnie kosztowała 20 jagód, ale byłbym gotów kupić go w sklepie za 100 jagód. Chcę zatem przesunąć się wzdłuż tej krzywej. Jestem zdecydowany. Bardzo chcę mieć więcej królików. Chcę zapłacić za królika 100 jagód, chociaż łowiąc go samemu straciłbym tylko 20 jagód. Widać więc, że bardzo mi zależy. Na wykresie korzyść krańcowa jest dużo wyższa od kosztu krańcowego, więc bardzo zależy mi na królikach. Podobnie jest w scenariuszu E. Korzyść krańcowa z uzyskania kolejnego królika jest dużo większa od kosztu krańcowego, więc wciąż chcę mieć więcej królików. W scenariuszu E wciąż zależy mi na kolejnych królikach. Wciąż chcę przesuwać się po krzywej możliwości produkcyjnych w tym kierunku. W tym kierunku. A teraz, co się stanie, jeśli znajdę się bliżej D? Załóżmy, że jestem tutaj. Ten scenariusz nie ma literki. Jeśli jestem tu, moja korzyść wciąż jest większa od kosztu krańcowego, zatem wciąż chcę mieć więcej królików. Tak będzie aż do scenariusza D, który jest neutralny. Mógłbym zapłacić 60 jagód za królika, ale za tyle samo złowię go sam. Zastanowimy się za chwilę nad scenariuszem D. Zaznaczę go kółkiem, bo wygląda ciekawie. Teraz sprawdźmy jakiś scenariusz za scenariuszem D. Jeśli jestem w tym punkcie i łowię średnio 2,5 królika dziennie, to czy w ogóle ma dla mnie sens zdobywanie kolejnych królików? Ten punkt, korzyść z kolejnego królika, jest niżej niż koszt tego królika. Jeśli spróbuję złowić jednego królika więcej, to stracę na tym więcej niż zyskam. Nie jestem więc zainteresowany wychodzeniem poza D. W punkcie D osiągam efektywność alokacyjną. Moja korzyść krańcowa zrównuje się z kosztem krańcowym. Zatem w kontekście liczb, które wymyśliłem dla tego przykładu, najlepszym scenariuszem jest scenariusz D, bo w tym punkcie osiągam efektywność alokacyjną. Koszt krańcowy w funkcji liczby królików i korzyść krańcowa w funkcji liczby królików są tu równe.